A a liczna jest dziewczyna ta, ciekaw jak na imię ma. Tak wesoło pięknie śmiejesz się, że aż o nie śmielasz mnie. Odmieniłaś całe życie, me i tak bardzo cieszę się, ty jesteś świetna jak najzgrytsze marzenie. Zabierz mnie gdzieś tam, tak po prostu byle tam i będziemy robić sobie nic. Czekać kiedy wstanie świt. Tak wesoło, pięknie śmiejesz się, że aż oni śmielasz mnie. Każda chwila z tobą jest jak sen. Nigdy nikt nie kończy się. Ty jesteś świetna jak najskytsza marzeń. Jak marzenie Tylko dla Ciebie ja zupełnie się zmienię Ty masz swój głód i ten styl jesteś piękna Z Tobą nie boję się pójść nawet do piekła Ty jesteś świetna jak najwyższe marzenie